ruszyły zamówienia na Macbooka Pro z procesorem M1 Pro od moich znajomych, no bo październik 21 to event Apple'a z nowym Macbookiem. No i jestem wam winien odpowiedź na pytanie to kupować czy nie kupować? No to 10 powodów, dla których kupować i 10, dla których nie kupować. Dlaczego ja odpowiadam? No bo się nazywam Bernard Fruga i tak chyba już od 20 lat ludzie do mnie przychodzą i mówią, słuchaj, pokaż, jakie masz gadżety, jakie są trendy, co kupić, czego nie kupić. Tylko takim doradcą zakupowym od gadżetów chyba jestem. No to dobra, trzeba sprostać tej roli, no i przechodzimy do rzeczy. Nowy MacBook Pro. Duży hit, głośny event. Ostatnio byłem na kolacji ze znajomym, szefem firmy, który mówi, słuchaj, właśnie złożyłem zamówienie. Mówię, słuchaj, świetnie zrobiłeś. Dlaczego? Dlatego, że u niego ten pierwszy argument został spełniony, czyli potrzebuje laptopa do pracy i ma na niego budżet. Po prostu jest to narzędzie pracy. Ktoś sobie kupuje wypasiony samochód, on sobie kupuje porządnego laptopa. W porządku i to jest ważny powód, żeby kupić nowego MacBooka Pro. Pro, professional, tak, do roboty. Drugi powód, to może być taki, że koniecznie potrzebujesz Maca, który ma co najmniej 32 GB RAMu. No i ten ma, no bo poprzednie ani MacBook Air, ani MacBook Pro z 2020 roku nie miały, więc to może być kolejny powód, dla którego nie masz wyjścia, nie chcę, ale muszę, kupuję MacBooka Pro z procesorem M1 Pro. Trzeci powód, no to taki, że zawodowo obrabiasz, pliki, które są nieskompresowane. Czy ProRes wideo, czy na przykład tworzysz muzykę, wiele ścieżek jednocześnie. No i tutaj oczywiście tego potrzebujesz bardzo mocnej maszyny, mocnego procesora i to właśnie jest w tym nowym laptopie MacBook Pro. No albo Twój poprzedni MacBook Pro ma już 5 lat i czekałeś właśnie na ten moment, kiedy wymienić. To, co się ukazało rok temu, co się nazywało MacBook Pro, to niekoniecznie wyglądało dla Ciebie jako Pro i to jest właśnie ten moment. No to wymieniaj. Prawdopodobnie to jest właśnie ten moment, na który czekałaś, na który czekałeś. Twój pięcioletni MacBook Pro będzie miał godnego następcę. Powód, który już może jest mniej mocny niż te wcześniejsze powody, no bo tylko czekałaś na to, czekałeś na to, żeby na nowym MacBooku był, były funkcje, były klawisze funkcyjne, żeby firma Apple pozbyła się tego touchbara, który ci nie pasował. No to nie ma. Touchbara już nie ma, tak? W nowym Macu touchbara nie ma. Kolejny powód. Nie cierpisz przejściówek. Tak? Ten ubiegłoroczny... Macbook M1, no mocny, no działał, ale cokolwiek podłączyć trzeba było przejściówek, w tym nowym przejściówek praktycznie nie potrzebujesz. I podłączysz HDMI, i kartę SD sobie wrzucisz, i dodatkowe monitory podłączysz, nie potrzebujesz przejściówek. Jeżeli masz alergię na przejściówki, to jest to urządzenie dla ciebie. Ale oczywiście, jak słyszysz, te obecne powody za są niczym w porównaniu z niepoczątkowymi, początkowymi, gdzie mówiłem, no tak, no jeżeli masz budżet, budżet firmowy, no bo żeby Zapłacić 12 tysięcy za laptopa tylko dlatego, żeby pozbyć się przejściówki. Oczywiście nie jest to poważny argument, ale jakiś argument jest dla tych, którzy chcą tą maszynę kupić. Potrzebujesz pracy z kilkoma monitorami. Tak? Nowy MacBook Pro umożliwia Ci podłączenie dwóch zewnętrznych monitorów bez kombinowania, bez żadnego display linka itd. Tak po prostu, po prostu masz to już wbudowane. Kamera. Brakowało Ci kamery... 1080p, no bo poprzednie MacBooki miały 720p. No to jest powód, tak? W tym nowym masz taką kamerę. No, chcesz mieć bardzo jasny ekran, taki, że jeżeli gdzieś na dworze pracujesz, jeżeli w jakimś mocnym słońcu włączysz tego laptopa 1000 nitów, a w szczycie nawet jeszcze więcej, tak jest, to jest laptop dla Ciebie. Jeżeli potrzebujesz MacBooka, ale nie 13-calowego, bo twój ekran musi mieć przynajmniej 14 cali, no to jest kolejny, dziesiąty powód, dla którego warto, żeby podobnie jak mój znajomy, kliknąć, zamawiam, zamawiam, jeśli chodzi o nowego MacBooka Pro. No, ale czy są jakieś argumenty, żeby tego nie kupić? Prawdę mówiąc tych... Argumentów jest dużo więcej dla większości z Was, czyli dla takich osób, które gdzieś tam w komentarzach na YouTubie mówią: Ojejku, właśnie zobaczyłem prezentację laptopa, na którego musiałbym pracować pół roku. Jeżeli szukasz laptopa takiego do domu za znośną cenę, to nie jest to laptop do domu za znośną cenę. Jeżeli jesteś w ekosystemie Apple'a, no to kup sobie po prostu MacBooka R za połowę, albo nawet jak się okazyjnie za mniej niż połowę tej ceny, którą musisz zapłacić w tej chwili za MacBooka Pro. Albo na przykład, jeżeli jest ci zupełnie obojętne, czy kupisz do pracy, czy y, do, do życia takiego osobistego laptopa z Windowsami, czy z Maciem, A to jeżeli jest Ci obojętne, czy Mac, czy Windows, to zastanów się, nie? Czy jest sens kupować za 12 tysięcy laptopa y, pod makiem, jeżeli ci na maku szczególnie nie zależy. Albo jesteś gamerem, szukasz laptopa do gier. No skoro ta karta graficzna, procesor jest tak mocny w tym nowym maku, to może sobie kupię do gier. Myślę, że to jeszcze nie teraz. Myślę, że jeśli chodzi o kompatybilność, jeśli chodzi o to, na jakich maszynach hulają gry, to sobie z mojego otoczenia, które, które dużo grają, mówią, wiesz co, jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, nim maki będą maszynami do gier. Do gier kupujemy sobie maszyny Windowsowe, ktoś mi powiedział i pewno coś w tym jest. Także no, jak dla, jeśli jesteś gamerem, to, to ten wypasiony graficznie procesor. Nie, nie, to, to, jeszcze, to jeszcze nie to. Albo jeżeli nie wyobrażasz sobie, do czego mógłbyś wykorzystać tą moc obliczeniową tego procesora M1 Pro czy M1 Max. No nie kupuj tego nowego Macbooka Pro, bo nie wykorzystasz tej mocy obliczeniowej. To jest naprawdę moc, która jest do wykorzystania przez specyficznych profesjonalistów dla większości z nas. Prawdopodobnie w ogóle niepotrzebna, w ogóle taka moc nie będzie wykorzystana w żaden szczególny sposób. Jeżeli na przykład nie obrabiasz ani filmów w formacie ProRes, ani nie jesteś kompozytorem, który tworzy muzykę jednocześnie pracując na wielu ścieżkach, to to nie jest Maszyna, która zrobi na tobie wrażenie. Most tej maszyny zrobi wrażenie. Kolejny argument, żeby nie spoglądać na półkę z nowym MacBookiem Pro, to jest to, że podobnie jak ja, aż już MacBooka z procesorem M1, tego ubiegłorocznego, jesteś zadowolony z jego wydajności, z jego funkcjonalności. Moim zdaniem nie ma najmniejszego powodu, żeby sięgać po nowego MacBooka Pro. Kolejny argument przeciw kupowaniu tej nowej maszyny to jest to, że jeżeli zainwestujesz pieniądze, te kilkanaście czy nawet w takiej super wypasionej maszynie 20 tysięcy do tego nowego laptopa, jeżeli on w żaden sposób nie przyspieszy wykonywanej przez ciebie pracy, to, to nie ma sensu, bo są tacy ludzie, są takie zawody, gdzie czas to pieniądz. Jeżeli montujesz filmy, których tak naprawdę pliki są ogromne i ogromna moc obliczeniowa jest potrzebna. Tworzysz coś 3D, czy komponujesz muzykę i czekasz, nie możesz się doczekać, aż ten system przetworzy te twoje pliki, no to tracisz czas, no nie trać czasu. Jeżeli jesteś osobą, która żyje z tworzenia multimedialnego contentu, zarabiasz na tym ogromne pieniądze i tracisz czas, bo maszyna jest twoim wąskim gardłem, no to tak. Natomiast jeżeli ten laptop nie przyspieszy wykonaj przez Ciebie pracy, to raczej go nie kupuj. No i kolejne argumenty przeciw nowemu MacBookowi Pro. No to jeżeli Twój Mac nigdy nie będzie zabierany z biura, bo on stoi sobie podłączony, masz już monitor, masz, masz ekran, no to po co kupować laptopa? To może poczekaj jeszcze jakiś czas, pojawią się najprawdopodobniej nowe Maci Mini z tymi nowymi procesorami z M1 Pro i z M1 Max i wtedy prawdopodobnie będzie to lepsze rozwiązanie dla Ciebie niż kupowanie Macbooka Pro. Kolejny argument przeciwko kupowaniu tej nowej maszyny to to, że stacje dokujące i przejściówki nie są dla Ciebie żadnym problemem. No ja myślę, że dla większości z nas większym problemem. Będzie uzasadnienie sobie wydania dodatkowych kilku tysięcy złotych, jeżeli nie lubimy przejściówek, ale to już tak na marginesie. Ostatni argument, mi się wydaje, że już najlżejszy z nich wszystkich, twój Mac ma być tak lekki i tak mały, jak to możliwe. No to oczywiście najnowszy MacBook Pro, który jest stosunkowo mały, nie jest najlżejszy, nie jest najmniejszy, bo najmniejszy, najlżejszy jest MacBook R M1. No i to jest te 10 argumentów przeciw kupowaniu tej nowej maszyny. Czyli podsumowując ten dzisiejszy materiał, jeżeli jesteś profesjonalistą, bo to pro akuratnie w tegorocznym wydaniu MacBooków to dokładnie znaczy Pro Professional, bo ile w przeszłości zdarzało się, że te Maki miały rozszerzenie Pro, ale to było takie puszczenie oka, typu troszkę lepsze wyposażenie maszyny nazywamy go Pro, o ile moim zdaniem te MacBooki wypuszczone w tym roku naprawdę są dla profesjonalistów, którzy potrafią zrobić użytek z tej ogromnej mocy obliczeniowej, więc dla takich ludzi są te maszyny. Natomiast jeżeli myślisz o swoim użytku domowym to moim zdaniem w ogóle zapomnij o tej nowej maszynie Albo jeżeli jesteś zawodowcem, szukasz do pracy, ciężko ci będzie znaleźć budżet na to, to też moim zdaniem nie masz, co, nie masz co wzdychać. No to mój znajomy, który właśnie złożył zamówienie. Dlaczego? Dlatego, że w jego pracy święty spokój jest więcej warty niż pieniądze za laptopa. Jakieś szukanie przejściówek, kombinowanie, a on będzie miał wszystko wygodne. Plus jego laptop miał już 5 lat, zasługiwał na wymianę. Może u Ciebie jest podobnie, a może nie. U mnie tak nie jest. nie. Ja zostaję z moim MacBookiem M1 w wersji z 2020, ale być może w Twojej sytuacji jest nieco inaczej. To tyle. Mam nadzieję, że to zestawienie tych 10 za, 10 przeciw niektórym z Was pomogło w decyzji zakupowej. Mam nadzieję że usłyszeć Wasze opinie w komentarzach pod tym materiałem. Dziękuję za uwagę, za Wasz czas i pogodnie pozdrawiam.